Znowu budzę się sam, tak sam. Nie wiem, czemu tak już jest, nie wiem. I nie ma ciebie obok, nie, nie, nie. Mam nadzieję, że to tylko sen. Znowu budzę się sam, tak sam. Nie wiem, czemu tak już jest, nie wiem. I nie ma ciebie obok, mnie, nie, nie, nie. Mam nadzieję, że to tylko sen Znowu gdzie na próżno Piszę te wersy, a robi się późno Mówi się trudno Znowu dziś zasnę z Twoją poduszką Konimy jutro Odwiedzam dziś studio I tęsknię za Tobą Nie ogarniam tego wszystkiego już, bo Nie jesteśmy tacy sami Dzieli nas tyle, co Gdańsk i Miami Ciągle się ścigamy to dla nas nie jest już łaskawy Nie, nie, nie, nie, nie jest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 Wysadzasz myśli jak jakiś dynamik Czemu czy nami mnie ranisz? Czemu jest fajnie nam tylko chwilami? Odwiedźmy Paryż A potem kajmany Chyba kupię ci Diory byś Mogła to obczaić Wszystko przed nami Będziemy się bawić To nieba schodami Przez piekłość zostaniemy sami Znowu budzę się sam to sam